Wysoka Rado, zaproszeni goście, otwieram 37 zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Łęgnicy. Informuję, że sesja Rady Miejskiej w Łęgnicy jest utrwalana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Serdecznie witam zgromadzonych, witam radnych, witam pana burmistrza, panią sekretarz, panią skarbnik, kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Kierownika Posterunku Policji w Łęknicy i Pana Dawida, chyba nikogo nie pominąłem. Obecnie przystąpimy do sprawdzenia obecności. Proszę o zalogowanie się. Informuję, że ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Otrzymaliście Państwo proponowany porządek obrad. Czy są jakieś uwagi dotyczące tego porządku? Nie widzę. Wobec tego Rada Miejska w będzie obradować według ustalonego porządku obrad, który wszyscy oczywiście wcześniej otrzymali. Na stole prezydialnym yy, tradycyjnie protokół z poprzedniej sesji. Będzie go można obejrzeć sobie w czasie przerwy. Przerwa planowana jest po punktach związanych z przyjęciem uchwał. Bo pod koniec obrad będziemy oczywiście głosowali przyjęcie tego protokołu. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Informacja o działalności burmistrza za okres między sesjami. Czy pan burmistrz do tej, tego sprawozdania swojego chciałby coś dodać jeszcze? Nie, panie przewodniczący, raczej tą mhm. komisję e, odbywały się, więc raczej tak jakichś istotnych informacji. Nie Wobec nie tego, tego proszę radnych o zadawanie pytań y, dotyczących działalności burmistrza za okres między sesjami. Są takowe pytania? To może ja mam pytanie. Dwa wydarzenia dotyczące czy związane z Parkiem Murzakowskim. 14 marca spotkanie z Panem Kordem Paningiem, dyrektorem Fundacji Chrysta Piklera i 22 marca spotkanie z panią Barbarą Iwlew, kierownikiem specjalistycznie pracowni terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Czy jakieś propozycje się pojawiły na tych spotkaniach? Jakieś ustalenia może konkretne już? Może ustaleń konkretnych jeszcze nie było, ale to spotkania, te spotkania były bardzo ważne, ponieważ w Narodowym Instytucie Dziedzictwa się, zmienił się dyrektor. zmienili się również dyrektorzy poszczególnych pionów. Akurat ten pion, który zajmował się tutaj, jakby opieką parku Murzekowskiego, został też zmieniony. Jest nowa pani dyrektor, jest nowa pani zastępca, jest nowa pani kierownik odpowiedzialna za ten dział. Więc ja bym chciał się bardzo no, spotkać z, z, z tą, z tą... Z tą z panią, z panią kierownik i chciałbym również, chciałbym również, żeby doprowadzić do, do, spotkania, do spotkania dyrektora Fundacji Park Księcia Picklera, Pana Korda paninga z Panią Dyrektor, ponieważ no, po polskiej stronie parku są dość duże plany, między innymi z budową bazy, z otworzeniem kolejnych elementów Parku Murzakowskiego, ale to są na razie tylko plany, które nie są dokładnie sprecyzowane, i na pewno takie spotkanie i współpraca i z gminą Łęknica i z, e, z gminą Łęknica i z Fundacją Park Księcia Piklera byłoby bardzo ważne, żeby ustalać pewne priorytety, będziemy mieli od roku następnego, albo może nawet już w tym roku, pod koniec roku będą ogłoszone pierwsze konkursy e, w zakresie e, no, w takich dziedzinach, które mogłyby nam pozyskiwać różnego rodzaju środki, chociażby te środki związane z otuliną parku, czyli na te tereny, które które należą do gminy Łęknica, bo przypominam, że my nie możemy inwestować w parku, bo park nie jest nasz, więc w tym sensie nie możemy inwestować, ale moglibyśmy poprawić infrastrukturę wokół parku, chociażby parking i tak dalej. Więc no, takie spotkanie jest, jest ważne ja mam nadzieję, że może do końca kwietnia uda nam się zrobić, zorganizować takie wspólne spotkania, żebyśmy się tutaj określili pewne priorytety, nakreślili plan działań na lata najbliższe, tak aby przystosować ten nasz plan do środków finansowych, które moglibyśmy pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego. Przypominam tylko, że w Strategii Rozwoju Województwa Olburskiego udało nam się doprowadzić, że powstał zapis, który z Parku Morzakowskiego, z Geoparku Morzakowa ma w ciągu najbliższych 7-10 lat, bo takiej perspektywie musimy mówić, ma być stworzony taki no, atrakcja turystyczna, produkt turystyczny o skali krajowej i na pewno wojewódzkiej, więc no, tych, tych zadań jest bardzo dużo, dlatego no, muszę jakby muszę ze swojej strony koordynować te działania, starać się, aby te strony, które będą pomagały nam w tworzeniu tego produktu, były ze sobą skomunikowane, abyśmy mogli wspólnie działać. Dziękuję, dziękuję bardzo dziękuję. za wyjaśnienie. Czy jakieś pytania jeszcze do Pana Burmistrza? Radny Krzysztof Jurewicz, proszę bardzo. Chciałbym tutaj też kilka spotkań odnośnie i czy już tutaj udało się wybrać dyrektora Więc tak mamy, jest już po wstępnej wstępnej jakby wstępnym konkursie, bo można było tak powiedzieć, została wytypowana, wytypowana jedna osoba. Ja myślę, że ja na razie nie mogę mówić, bo jutro będzie Jutro będzie głosowanie nad kandydaturą tej osoby, ale to osoba, która generalnie spełnia wszystkie tutaj nasze kryteria. Jutro w Centrum Promocji Geoparku Chórzakowa w Łęknicy będzie drugie posiedzenie wszystkich członków, założycieli geop, założycieli EWT. Przyjadą goście z, z Saksonii, Brandenburgi. Może ktoś przyjdzie z Urzędu Marszałkowskiego, jakiś wicemarszałek, jakiś nie wiem, bo prawdopodobnie zostanie to przewodniczącym Rady EUWT pan marszałek Gierzeć, przyjedzie. Jutro o godzinie 11 będziemy, spod, będziemy podejmowali kilka uchwał, które są związane na bieżąco z działalnością MWT. Chodzi o zaproponowanie stanowiska dyrektora, bo dyrektor będzie miał na pół roku okres próbny. Będziemy rozmawiali również o finansowaniu, o otworzeniu różnych tam rzeczy, które są nam niezbędne. No i w pewno będzie dyskusja już o tym, żeby. A, jeszcze będzie jakby dyrekt, kierownik dyrektor EWT zostanie umocowania po to, żeby sobie zatrudnić pracowników. Ja myślę, że od połowy, od lipca już EWT ruszy swoją drogą, będzie miał pracowników, będzie żyło swoim życiem i będziemy mogli wtedy rozmawiać też już o jakichś konkretnych rzeczach, które będą realizowane na terenie, na terenie GEOPARKu. Jest takich jeszcze konkretnych rzeczy. No nie mogę powiedzieć, bo po prostu ich tak, tak naprawdę nie ma. Jutro się dużo rzeczy zadecyduje. zadecyduje. I później będziemy mogli już, myślę, mówić już o, o bardziej konkretnych, doprecyzowanych różnych celach, strategiach, które są związane z funkcjonowaniem EUT. No EWT jest bardzo dobrze już odbierane, ponieważ mam zaproszenia, żeby jeździć już na kilka konferencji, żeby mówiąc kolokwialnie chwalić się tym, tym, tym naszym instytucjom. Ja natomiast wolę dmuchać na zimne, na razie ona jeszcze jest, bo jest na razie na papierku, ale na razie jeszcze nic wielkiego nie powstało, więc na razie tonuje, że tak powiem entuzjazm, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo jeszcze sporo pracy przed nami, ale to chyba co najgorsze, czyli utworzenie całej struktury, za, sfinansowanie jej i plan finansowy i działań na, na, na do 2025 roku mniej więcej już jest zapewnione. Ja mówię o, o samym działalności bieżącej, nie mówię o pozyskiwaniu, Dodatkowych pieniędzy, bo to będzie osobna pula środków, które będą mogły być przyznane tutaj na EWT. To tak, w takim wielkim skrócie telegraficznym. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Radny Robert Brachun, proszę, proszę bardzo. Odnośnie EWT, jeszcze miałbym pytanie do pana, burmistrza, czy, czy do EWT, stowarzyszenia i organizacji, które z innymi stowarzyszeniami do parków morskich, czy inne działające węzły? bo mogły aplikować o środki na różne projekty. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem. Będę to mógł wiedzieć jutro. Po prostu spróbuję się dowiedzieć, czy EWT mogłoby przekazywać swoje środki finansowe, które są przeznaczone na działalność bieżącą, na realizację różnego rodzaju projektów na zasadzie, nie wiem, realizacji czy wykonywania zadań, które są scedowane na EWT poprzez osoby trzecie, czyli jak, na przykład tak jak byłoby to stowarzyszenie, więc no nie chcę na razie się wypowiadać, bo po prostu nie wiem. Dziękuję. Okay. Czy jakieś pytania jeszcze Pana Burmistrza? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do czwartego punktu w porządku obrad. Informacja o treści udzielonych odpowiedzi na interpelacje zapytania. Na poprzedniej <śmiech> sesji dwie interpelacje wpłynęły. <śmiech> autorstwa pana Roberta Brachuna, odpowiedzi na pierwszą z nich. Czytamy. Obrona cywilna bo chodzi o, o zabezpieczenie tutaj gminy, jeżeli chodzi o ogólnie pojętą obronę cywilną na przykład w jakichś sytuacji kryzysowych. Obrona cywilna w gminie ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. W tym celu między innymi w naszej gminie zostały powołane formacje obrony cywilnej, które mają wykonywać określone im zadania a także zatrudnieni pracownicy, którzy w ramach zakresu czynności posiadają zadania z obrony cywilnej oraz wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, którzy w ramach akcji kurierskiej. E, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania w ramach interpelacji radnego, jeżeli chodzi o zasoby transportowe to w MZK w ramach świadczeń rzeczowych, również od osób fizycznych. Jeżeli dalsze, to aparyjne zasilanie w energii elektryczną w Zespole Szkół Publicznych nie ma agregatu, jest jeden w Urzędzie Miejskim, jeden posiada Ochotnicza Straż Pożarna i jeden Miejski Zakład Komunalny, ten agregat znajduje się przy wodociągach i jeden przy oczyszczalni ścieków. Policja i Ośrodek Zdrowia takowych urządzeń nie posiadają. Każda jednostka posiada zapas paliwa do agregatów, transportu i systemów grzewczych na bieżące potrzeby i w ramach swojego wieloletniego doświadczenia. Nie posiadamy zapasów żywności, artykułów pierwszej potrzeby, środków medycznych i higienicznych z racji terminów ważności takich produktów. Dotyczy to rezerw państwowych. Gmina posiada plan dystrybucji jodu w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Będzie on dostarczony do punktu aptecznego witamina w Łęknicy z rezerw strategicznych. System awaryjnej łączności. Radiostacja, przez którą gmina ma łączność z powiatem i sprawdzana jest codziennie w dni pracy. System alarmowania ludności uruchamiany, uruchamiany w ramach ćwiczeń obrony cywilnej co kwartał e, oraz środki sprzęt gaśniczy znajdujący się na wyposażeniu OSP Łęknica. Pozostałe informacje e, dotyczące obronności stanowią informacje niejawne. W, załączny, w załączeniu do tego opisu mamy załączony stan magazynowy obrony cywilnej i wygaz sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym. Radny otrzymał tą odpowiedź. Ta odpowiedź znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łęknica. I kolejne, drugie pytanie. Chodziło o stan infrastruktury energetycznej i telekomunika telekomunikacyjnej w związku z licznymi tam sytuacjami, chociażby jeżeli chodzi o warunki pogodowe. I odpowiedź na to pytanie, w odpowiedzi na pytanie informuję, że burmistrz Łęknicy zwróci się do operatorów telekomunikacyjnych w sprawie stanu technicznego infrastruktury telekomunikacyjnej do dnia 31 marca 2022 roku, czyli do dnia dzisiejszego. Tyle odpowiedzi na interpelacje zapytania. Panie Przewodniczący, czy tak, ja mogę w tym zabrać głos? Chodzi tutaj o tą infrastrukturę telekomunikacyjną i energetyczną. E, no, Szanowna Rado, Szanowni Panie, zaproszeni goście. No, tak jak wszyscy wiemy, no, infrastruktura energetyczna i telekomunikacyjna nie jest, to nie jest własność gminy Łęknica. My możemy tylko i wyłącznie prosić na przykład N. E, N. E, operator, tutaj, która działa na naszym terenie o to, żeby w pewny sposób systematycznie, ja nie mówię od razu, żeby jakby modernizowała tą swoją infrastrukturę. Udało nam się po wielu latach doprowadzić do tego, że może w ciągu miesiąca rozpoczną się prace modernizacji linii średniego napięcia na trasie Bronowice-Łęknica. Zostanie zlikwidowana infrastruktura naziemna naziemna, czyli te stare słupy, które przebiegają przez ulicę chociażby Polną, które uniemożliwiają nam sprzedaż tych, tych działek, które się znajdują na ulicy uliczy, na ulicy Polnej. Później tam przez plac zabaw to zostanie zlikwidowane i ta później ta infrastruktura prowadzi do jednego z transformatorów koło budynku Ośrodka Zdrowia. To ma być, to ma być zlikwidowane i to jest jakby pierwsze działanie z, z tej strony, natomiast to są inwestycje wielomilionowe, więc no, mówię, to też jakby nie jest majątek Łęknicy, więc tutaj w zakresie, nie wiem, pukania do drzwi, chodzenia, proszenia, żeby likwidować tą, tą infrastrukturę, bo, bo mówię, bo między innymi przez to, że mamy stara infrastrukturę, ten proces rozbudowy, czy tej, tej fotowoltaiki, jakie w Polsce został, że tak powiem dość, dość mocno uruchomiony poprzez różnego rodzaju dofinansowania, został wstrzymany, bo sieci z tego co ja się orientuję nie wytrzymują po prostu tego tego prądu, tego, który jest jakby magazynowany w nich i który krąży gdzieś tam po, po, po tej infrastrukturze. Natomiast co do Orange to jak Państwo widzicie Orange firma Orange Zrobiła tutaj, która tak naprawdę jest chyba głównym operatorem, jeszcze T-Mobile pracuje tutaj też na tych sieciach, chociażby na tej sieci światłowodowej, która, która została tutaj w Łącznicy budowana, generalnie jest budowana. No jak to zostało zrobione, to wszyscy widzimy jeszcze większa pajęczyna, jeżeli mogę użyć tego słowa, jak to było. Natomiast projekt zakładał dostarczenie internetu do wybranych nieruchomości, do, do, do wybranych instytucji. no Ale głównym, głównym celem, no ale jakimi środkami ma być jak najtaniej i, i, i to tak, tak jak, jak to wygląda. Tam gdzie się nam udało wymusić na nich, tam po prostu kopią, użyję tego słowa, do ziemi tą całą, y, kanały technologiczne. Tam gdzie się nam udało po wielkich bojach po prostu doprowadzić do tego, że zlikwidowali parę słupów, które tak do, naprawdę nikomu nie służą, nikogo nie zasilają, ale są bo są. No i to tak tak, to tak niestety bywa. Nie ma od jakiejś odgórnie, odgórnie takiej, że tak powiem polityki, aby można było porządkować też tę te, te istniejącą chyba ta infrastruktura, bo, bo po prostu nie ma takiej woli, żeby ktoś to po prostu wziął się porządnie za to i doprowadził do tego, żeby można było uporządkować, a wiadomo, że taka infrastruktura schowana w ziemi jest na pewno bardziej odporna na różnego działania, różnego rodzaju czynniki zewnętrzne jak wiatry, jakieś śniegi, deszcze i tak dalej, i tak dalej. No tak w wielkim skrócie jeżeli chodzi tutaj na odpowiedź no drugie pytanie. Radny Robert Brakun, proszę. Bardzo dziękuję za interwencję panu burmistrzowi. Dzięki temu zakładę energetyczną po prostu będzie wiedział, że coś tu jest nie tak. Dobra wiadomość, że linie zasilające w te na średnim napięciu będą Przeniesione do ziemi. Także bardzo dziękuję za interwencję. O to właśnie chodziło trzeba zwrócić uwagę na problem, z którym informacje docierały do mnie. A zresztą nie trudno zauważyć, że strach było kichnąć głośno, bo już momentami te awarie prądu były naprawdę. denerwujące przynajmniej. Denerwuj irytujące, tak jest. Cześć. Czyli jest szansa na to, że jeżeli będą jakieś prace prowadzone i zostaną ukończone, to przy podmuchach wiatru sięgających powyżej 30 km na godzinę nie wyłączą nam prądu, a będzie zasięg y, telefonii komórkowej. Y, nie będziemy się musieli posiłkować niemiecką siecią. Y, punkt czwarty wyczerpany. Wobec tego przechodzimy do punktu 5. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych. Czy ktoś z radnych przygotował zapytanie, interpelację? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok z gminy Łęknica. Radni poprzez obrad komisji zapoznali się z projektem uchwały. Wszystkie komisje pozytywnie ten projekt zaopiniowały. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos odnośnie tego projektu? Nie widzę. Wszystko zostało szczegółowo wyjaśnione na komisjach. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała numer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 Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie 5 milionów 117 642 tysięcy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyimitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych ze sprzedaży papierów wartościowych wyimitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ustęp 2 ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 5 317 642 000 i rozchody budżetu w łącznej kwocie 200 000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Paragraf 4. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2022 wynosi Dochody 18 173 802 75 zł. 75 groszy, w tym dochody bieżące 14 759 802 75 zł. 75 groszy, dochody majątkowe 3 414 000 zł. Wydatki 23 291 444 75 zł. 75 groszy, w tym wydatki bieżące. 15 000 000 7 262 75 groszy, Wydatki majątkowe 8 284 182 złote. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto przeciw, kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie. <tryk> Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 37 przez 236 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 31 marca tego roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Łęknica została przyjęta jednogłośnie. Punktem kolejnym w porządku obrad jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęgnica na lata 2022-2025. I tutaj komisje rozpatrując ten projekt uchwały pozytywnie go zaopiniowały. Czy ktoś chce zabrać w tym temacie głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 37 przez 237 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęknice na lata 2022-2025. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Łęknice na lata 2022-2025 jak w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łęknica jak w załączniku nr 2 do uchwały.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 Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 37 przez 237 przez 2022 Rady Miejskiej w Męknicy z dzisiejszego dnia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łęknice na lata 2022-2025 została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to kolejny projekt uchwały bowiem punkt 8 mówi o podjęciu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Łęknica. Komisje po zapoznaniu się z projektem pozytywnie go zaopiniowały. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Wszystko zostało wyjaśnione. Nie ma pytań. Przechodzimy do głosowania. Uchwała numer 37 przez 238 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla gminy Łęknica. Na podstawie obowiązujących Przepisów Prawa Rada Miejska w Łęknicy uchwala gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 dla gminy Łęknica. Projekt podzielony na rozdziały. Rozdział pierwszy to przepisy ogólne, w którym m.in. w paragrafie pierwszym ustęp 2 mamy wymienione podmioty pracujące w obszarze profilaktyki. Są to Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, Urząd Miejski w Ojętnicy, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Specjalistyczne Centrum Medyczne w Żarach, Zespół Szkół Publicznych w Ojętnicy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Kluby Sportowe z terenu Gminy, Posterunek Policji, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zdrowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Ośrodek Terapeutyczny Profil w Żarach i Centrum Integracji Społecznej w Łęknicy. W rozdziale drugim mamy omówiony problem zwią związany ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Rozdział trzeci to wyjaśnienia dotyczące udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe, pomocy pedagogicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Rozdział czwarty mówi o prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Rozdział piąty to wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Rozdział szósty mówi o podejmowaniu interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w artykułach 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Rozdział siódmy to wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Rozdział ósmy to wyjaśnienia dotyczące zasad wynagradzania członków innej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu realizacji zadań wynikających z zmiennego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Paragraf dziewiąty to Dotyczy kontroli realizacji gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i rozdział 10 to przepisy końcowe, w których Czytamy. Paragraf 11. Taki most uchwała nr 35 przez 222 2021 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Łęgnica na 2022 rok oraz uchwała nr 35 przez 223 2021 Rady Miejskiej w Łęgnicy z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2021.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 Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 37 przez 238 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca tego roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Łęknica została przyjęta jednogłośnie. Punkt dziewiąty porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Łęknica. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały i projekt regulaminu, który jest załącznikiem do tej uchwały. Czy jakieś pytania dotyczące tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 37 przez 239 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w gminie Łęknica. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęknicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Dążąc do zapewnienia aktywnego uczestnictwa interes, interesariuszy w procesie rewitalizacji obszarów zdegradowanych gminy Łęknica określa się zasady wyznaczania składu oraz zasady działania komitetu rewitalizacji wskazane w regulaminie komitetu rewitalizacji stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań, panów radnych?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 Z dnia 31 marca tego roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Łęknice została przyjęta jednogłośnie. Punkt 10. W porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. Jakiś czas temu wpłynęło pismo do Rady Miejskiej w Łęknicy z cechów, z cechów zrzeszających yy, Cech zarejestrowany w miejscowości Zduny, żeby było wiadomo o kogo chodzi. Yy, sprawa została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która 18 marca na swoim posiedzeniu stwierdziła, że niestety w odniesieniu do, do cechu yy, Zdunów Rada Miejska w Bęknicy nie jest organem właściwym do rozpatrzenia powyższej petycji, stąd treść przygotowanej uchwały taki, a nie inny. Komisje zapoznały się oczywiście z projektem, pozytywnie zaopiniowały tenże projekt. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 37 przez 240 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Miejska w Łęknicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Wznaje się Radę Miejską w Łęknicy za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 28 lutego 2022 roku której przedmiotem jest podjęcie działań do naprawy uchwały nr 22 przez 323 przez 20 sejmiku województwa lubuskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych i postanawia przekazać przedmiotową petycję sejmikowi województwa lubuskiego. Paragraf 2.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 Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała numer 37 przez 240 przez 2022 Rady Miejskiej w z dzisiejszego dnia w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością została przyjęta jednogłośnie. Punkt kolejny porządku obrad. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Łęknica do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nikt? Nie ma. Dobrze. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 37 przez 241 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia Gminy Łęknica do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w związku z programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022 Rada Miejska w Łęknicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Łęchnica do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Środki na realizację działań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 Program będzie realizowany, przez jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęknicy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie. Mhm.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 Wobec tego, że wyczerpaliśmy punkty porządku obrad dotyczące przyjęcia uchwał proponuję przerwę około kwadransa tradycyjnie. Poznawiam obrady 37 sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Błęknicy. Stwierdzam, stwierdzam, że na 15 radnych jest obecnych 13, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt 12 przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Łęknicy za 2021 rok. Komisje wszystkie również zapoznały się ze sprawozdaniami, które są w porządku obrad. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska w Łęknicy przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Łęknicy za 2021 rok. Punkt 13 porządku obrad. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii w Łęknicy za 2021 rok. Komisje też zapoznały się oczywiście. Z tym sprawozdaniem zostało ono omówione. Czy ktoś z Państwa chce zabrać yy, głos w tej sprawie. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska w Łęknicy przyjęła sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii w Łęknicy za 2021 rok. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 14 sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Komisje jak najbardziej zapoznały się z tym sprawozdaniem. Czy ktoś z Państwa chce zabrać w tym temacie głos? Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska w Błędnicy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 sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska w Ojęknicy przyjęła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Punkt szesnasty porządku obrad to sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w błękitnicy w odniesieniu do wykonanych zadań w 2021 roku. Tych sprawozdań nawet jest kilka tutaj, przedłożonych wszyscy radni otrzymali te sprawozdania, komisje zapoznały się z nimi. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska w Łęknicy przyjęła sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęknicy w odniesieniu do wykonanych zadań w 2021 roku. Siedemnasty punkt porządku obrad to sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy w odniesieniu do wykonanych zadań w 2021 roku. Dość obszerne sprawozdanie szczegółowe, jak co roku zresztą. Komisję szczegółowo zapoznały się z tym sprawozdaniem. Czy ktoś chce zabrać w tym temacie głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska w Ojętnicy przyjęła sprawozdanie z działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w Łęknicy w odniesieniu do wykonanych zadań w 2021 roku. Punkt 18 porządku obrad to sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2021 <śmiech> rok. Ośrodek Pomocy Społecznej miał trochę pracy, żeby przygotować sprawozdania na tą sesję, ale raz do roku można. Yy, czy ktoś chce zabrać głos odnośnie tego sprawozdania? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska-Wolęknica przyjęła sprawozdanie z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2021 rok. W punkcie 19 porządku obrad mamy sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. Sprawozdanie zostało też szczegółowo omówione podczas obrad komisji. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska w Ojętnicy przyjęła sprawozdanie za 2021 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. Punkt 20 w porządku obrad to przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęknicy za 2021 rok. Wobec tego, że to jakoś uciekło, miało to być przyjęte już na poprzedniej sesji, ale mówi, jakoś uciekło z porządku obrad, nie znalazło się, dlatego musiało to być wpięte do porządku obrad na dzień dzisiejszy. Czy w tym temacie ktoś chce zabrać głos? Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Miejska w Łęgnicy przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Stałych Rady Miejskiej w Łęgnicy za 2021 rok. Kolejny punkt w porządku obrad, punkt 21. Informacja jednostek organizacyjnych gminy Łęknica dotycząca wykorzystania dodatkowych środków finansowych przyznanych przez Radę Miejską w 2021 roku. Jednostki, które otrzymały tego typu dofinansowania. dofinansowanie, takie sprawozdanie przygotowały. Wychodzi na to, że Miejski Zakład Komunalny tylko został dodatkowo obdarowywany, ale takie były potrzeby. Taka była wola później Burmistrza i Rady Miejskiej, że te środki zostały przekazane. Czy w tym temacie ktoś chce zabrać głos? Radny Sebastian Baran, Proszę oświaty, zakładu komunalnego, tam do komunalnego jest mój po pola. Ta... czyli na tam działa, że on jest do likwidacji, cały ten to nie jest. Ale to nie jest tego ale to... jest to to są do likwidacji raczej. Nic nie wiadomo, to A, Chyba tak, wychodzimy. Tak. Przez Przez no i, czyli temat do wyjaśnienia. Czyli nie było to wokół. Tam na dole, na zawodach? Czy w sprawie tej informacji tutaj są jakieś jeszcze pytania, uwagi? Wobec tego stwierdzam, że informacja jednostek organizacyjnych Gminy i dotycząca wykorzystania dodatkowych środków finansowych przyznanych przez Radę Miejską w 2021 roku została przez Radę Miejską w Miejsce przyjęta. Punkt kolejny porządku obrad. Sprawozdania zostały wyczerpane. Radny Maciej Malara żałuje, że nie mógł głosu zabrać, bo nikt nie dopuścił do tego głosu, ale następnym razem poprawię się udzielę głosu. Nie. Nie. Tak jest. Kolejny punkt porządku obrad sprawy różne. Ja tutaj Proszę bardzo, radny Krzysztof Dziurę Wiodą. To jest temat znany oczywiście i załupowany od lat, praktycznie w początku naszej kadencji. do budżetu wpisywano było w wcześniejszych latach środki na monitoring. jak pamiętamy, były te później nie ma nam, że to trzeba rozplanować, fachowo, tutaj nie można stawiać sobie monitoringu, gdzie się chce, tylko, no, oczywiście liczę tutaj w tym fachowym projektem, ktoś spojrzał tutaj, już zdążył spojrzeć, gdzie faktycznie są te nowe miejsca, są incy, mam nadzieję, że w końcu doczekamy się jakiegoś, Działam na tym terenie. Mówię że przykro jak y, niszczone są te rzeczy, które tak naprawdę jeszcze, się y, mieszkańcy i, i goście przybywający do miejscowości, nie mogli się nacieszyć. Tutaj mówię o wyposażeniu y, tego ogrodu przy stolarni, które został zdewastowany. No, uważam to ostatnio. Że też przykro było y, opowiadać o tym, że tutaj organizowane y, na terenie w centrum był konkurs dla przedstawicieli gmin y, z terenu parku krajobrazowego i też pozwoliłem sobie oprowadzić tą grupę nauczycieli i uczniów i bardzo przykro było pokazywać im elementy zniszczone, y, wylosowane na tym nagrodzie. Okazało się, że w obiekcie monitoring jest, ale nieodpowiednio ustawiony. No Teraz moje pytanie, czy już burności tutaj te, te, te władze zaniechały szeraky pas nad no, no, monitoringiem. Wiadomo, no, były dyskusje na tym, że, że monitoring tak naprawdę no, nie jest do końca skuteczny, ale w pewnych elementach mógłby posłużyć tego znalezienia sprawców, czy, czy odstraszeniów. Moje pytanie, czy jeszcze będziemy do tematu monitoringu wracać, czy temat już jest zamknięty. Panie Burmistrzu. Jako... Aha, dobrze. E, no szanowna, szanowna komisja, szanowna rado. No, temat, temat jest jak najbardziej aktualny. Ja, szkoda, że pani Agnieszki tutaj nie ma, bo ona zostałem poprosiła, żeby ją zwolnić dzisiaj z, z, z dzisiejszej sesji, ponieważ z tego co słyszę to na terenie, na terenie centrum doszło do jakichś tam aktów dewastacji, tak? bo, bo ja tego nie wiem. No, jeżeli to jest kwestia przestawienia kamery na, na inny punkt, pole gdzieś tam obserwowania, no to można było to zgłosić od razu pani dyrektor, pani kierownik od, podczas tego konkursu, że kamera jest źle ustawiona i można byłoby to od razu po prostu sprawdzić. Ja tę sytuację zbadam, bo ja dokładnie nie znam co tam zostało zniszczone, więc pierwszy raz o tym słyszę. Tam się pani kierownik. Natomiast od kwestia monitoringu. My wysyłaliśmy do, mm, dwukrotnie do y, Wojewódzkiej Komendy Policji do, do Gorzowa, bo były takie organizowane dwa nabory w sprawie w sprawie mm, dofinansowania w wysokości 90 y, y, budowy monitoringu miejskiego, bo były takie kiedyś można było zrobić. Były o, w, w, jakby w tym wniosku były wskazane kilka lokalizacji, które były, nas interesowały. Na chwilę obecną no nie mamy żadnego odzewu, rozumie, że nie dostaliśmy pieniędzy. No, temat zawsze jest otwarty. Kwestia pieniędzy i, i po prostu realizowania tego. Jak państwo wiecie, no, budżet budżet zawsze nowelizujemy co roku. Co roku, co miesiąc można powiedzieć. Przeznaczamy pieniądze na różnego rodzaju na różnego rodzaju działania, więc zawsze jest sprawa otwarta, żeby podjąć taką inicjatywę po raz kolejny. Oczywiście, tak jak tutaj pan Dziurowicz powiedział, to nie jest, że rozwiążemy w 100% problem wandalizmu, bo to wandalizm to wynika, nie wiem, z natury, z czego to wynika, że ludzie po prostu niszczą niektóre rzeczy. Natomiast no, w pewnym sensie w niektórych tych newralgicznych miejscach może by pomógł. Nie mówię, że zawsze pomoże, ale na pewno byłoby jakimś tam dodatkowym korum zabezpieczenia przed wandalizmą w naszym mieście. No to tylko tyle. Może odnośnie jeszcze monitoringu samego głos zabierze Pan Dawid Śliwiński, który zorientowany w temacie jest. Jeśli chodzi o monitoring, to, to jest taki problem, że jeżeli jakieś zdarzenie się wydarzy i ono nie jest od razu zauważone, no to jest retencja danych na np. do miesiąca, do trzech tygodni mhm. i potem tych nagrań no, nie jesteśmy w stanie odtworzyć, tak Także jeżeli to nie jest zauważone od razu, no to potem jest problem. Druga rzecz, no, kwestia jest czy tam dany obszar, który został gdzieś tam zdewastowany, czy on jest obejmowany kamerą. Teraz pytanie, bo to chodzi o te zdarzenia, które miały miejsce dużo, dużo wcześniej czy teraz ostatnio? Znaczy to urządzenie zostało uszkodzone jeszcze w tamtym roku. No właśnie. I tego, tego nikt nie zauważył od razu. Dlatego to, to tak naprawdę zauważyła dopiero <stut> Pani Agnieszka. Także no, z tego co wiem, tak. No to tak na pewno w okres retencji powyżej trzech no, miesięcy też jest niezgodny z rodu. Musimy takie rzeczy monitorować. No już teraz jak ktoś tam jest, no to teraz to już ma jakby oko na to, tak. A w momencie kiedy tam nikt nie przebywał wewnątrz, no to nikt tego nie zauważył. Stąd ten problem. Dziękuję bardzo. W sprawach różnych może jeszcze przypomnę tylko, że za chwilę kwiecień, więc to jest ostatni miesiąc, w którym należy złożyć oświadczenia majątkowe. Tylko też proszę o to, aby dochować... No to może przedłużyli trochę, bo jakieś 30 jest kwietnia, sobota, 1 maja święto, 2 maja... Ale lepiej to zrobić wcześniej niż na ostatni moment i oczywiście proszę wziąć pod, uwag pod uwagę te uwagi, które zostały przesłane do nas z Urzędu Skarbowego. Bo przypomnę tylko dwie osoby, jeżeli chodzi o radnych i dwoje pracowników Urzędu Miejskiego nie miało żadnych uwag, jeżeli chodzi o e, oświadczenia majątkowe za rok 2020, a reszta to była nacenzurowane, łącznie ze mną. I jeszcze jedno... Proszę bardzo, radny Krzysztof Biurewicz. ...odnośnie świetnie, odnośnie <grym> rozpoczęcia sezonu turystycznego, jest <grym> pusznego, pusznego, bo widać tam jakby, przy parku są nowe znaki, ale niestety kierowcy nie przestrzegają. Dlatego tutaj chciałbym zwrócić uwagę, służbom odpowiedzialnym za to, żeby jednak tutaj w okolicach soboty w w niedzieli skontrolować to, bo problem nie rozwiązują same znaki. Niestety kierowcy się nie chcą, żeby tego dalej to jest blokowane Chodzi o skrzyżowanie ulicy Wybrzeżnej z hutniczą. A tam jest postawiony znak, że strefa zakazu, zakazu zatrzymywania się, a, a... Ludzie najczęściej wychodzą z założenia, że skoro znak stoi po prawej stronie, to nie obejmuje lewej strony, ale to nie jest znak zatrzymywania się zwykły, tylko wyznaczający strefę, która obejmuje zarówno prawą, jak i lewą stronę jezdni, i skrzyżowanie nie odwołuje tego znaku. Jeżeli chodzi o rozpoczynający się sezon turystyczny, to punkt informacji turystycznej rusza z dniem jutrzejszym. Także przy okazji zapraszam do punktu, można nabyć jakieś pamiątki komuś może podesłać i sprawa dotycząca miejsca parkingowego. Ono jest, to miejsce parkingowe jest ogrodzone tym, tym takim elektrycznym pastuchem tak zwanym, przy czym te niektóre druty już są lekko, no, potargane. Czy przez ludzi, czy przez zwierzątka jakieś, tak prośba do. Już, naprawione. już są zrobione? Tak, jechałem tam trzy dni temu chyba, więc. A to już naprawione. Naprawione, no i, i bardzo ładnie i bardzo dobrze. I łąka, znaczy parking, wszystko jest. Tylko będzie. Przestawione Ta w miejsce, tak, no, jest teraz też w inne miejsce będzie przestawiony, dlatego że nie będzie można podjechać. Mowa o osobach z niepełnosprawnością. Nie będzie można podjechać pod sam praktycznie pawilon. Narodowego Instytutu Dziedzictwa, czy tam punktu informacji turystycznej, dlatego że teren jest zagrodzony, trawa świeżo posiana, więc musi dopiero ta trawa się przyjąć. Stąd będzie tabliczka w innym miejscu dla osób z niepełnosprawnością. Ale to już zawiesimy we własnym zakresie jako Stowarzyszenie bioparków Gmurzakowa. W sprawach różnych ktoś chce zabrać głos jeszcze? Radny Mafi Malara jest na rysie, ma głos. Ja mam jedno zapytanie, czy ktoś tutaj jest obecny, czy, czy może wśród radnych, czy może pan burmistrz ma taką informację o tym, czy w ramach tutaj poprawiania infrastruktury, w światłowodu w Łęknicy poprawił się zasięg internetu właśnie w kierunku naszego parkometru, bo z tego co pamiętam to w ubiegłych y, miesiącach, czy, czy tak, tak, tak, tak latach tak. nawet. Był no, problem z tym y, internetem, w związku z tym y, płatność y, elektroniczna czasem no, się nie powodziła. Czy teraz w związku z, y, z tymi hmm. zmianami coś się poprawiło, zmieniło, coś wiadomo na przykład, Zaczy, czy jest tam światłowód? Znaczy światłowód to musimy podłączyć, bo to światłowód musi zostać podłączony ziemią, on nie może radiowo zostać połączony. Będziemy występowali z takim wnioskiem jak oni zakończą ten projekt, mam nadzieję, że skończą go w miarę szybko bo cały czas wynajdują problemy żeby coś tam od nas wyciągnąć na coś się nie zgodzić jak to tam firma Orange natomiast jeżeli będzie to zrobione no to na pewno będziemy chcieli podłączyć to do, żeby ta sieć była lepsza. Natomiast już tutaj pani pani Małecka która zajmuje się jakby no tutaj obsługą tego parkometru ma wydruk i na chwilę obecną mieliśmy 88 transakcji tutaj na, na weekend. To anulowanych było tylko chyba około 8, czyli jakby 8 osób nie ale było, bo na przykład ktoś rzuci nie wiem, 2 złote. No i jak wrzuci 2 złote, to wiadomo, że będzie transakcja anulowana, więc za 2 złote tam no niestety nie otrzyma się tego biletu. I tych rzeczy, że tak powiem, tych takich jakby skazań, że się nie udała transakcja, to brak internetu nie było żadnych. Czyli on normalnie już po zmianie operatora, zmianie, zmianie karty tej, tej, tej która czytnika bankowego, no, po prostu no, działa zdecydowanie lepiej. Dziękuję. Oby tak było, bo wszelkie pretensje dotyczące działalności parkometru to zawsze w pierwszej kolejności kierowane są do osób będących akurat w punkcie informacji turystycznej. Panie Przewodniczący, Gdzie coś, coś, coś zaszło. Ci ludzie niczemu nie są winni, <grym> też, że internet nie hasa w tym momencie. Albo, albo monety odrzuca, albo nie drukuje y, biletu. Ale przyjmują się, dzielnie więcej to, to, to nie będzie biletu. Na klatę, jak to się mówi. W sprawach różnych, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę. Kolejny punkt porządku obrad. Teraz nie ominę tego punktu jak poprzednio przyjęcie protokołu z obrad 36 sesji. Czy ktoś z radnych ma uwagi co do protokołu z obrad poprzedniej sesji? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że protokół obrad 36 sesji Rady Miejskiej w Łącznicy został przyjęty jednogłośnie. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 37 sesji Rady Miejskiej w Łącznicy. Dziękując radnym, zaproszonym gościom za udział w sesji obrady 37 sesji, uważam za zamknięte.